Czy warto, abyś pił alkohol okazjonalnie? W małych ilościach Ale pomimo zbliżających się badań za zabrane prawo jazdy Oczywiście zabrane za jazdę pod wpływem Zapytanie mojego widza Witam, mam do Pana pytanie Zabrano mi prawo jazdy za jazdę po alkoholu Bardzo mała zawartość w wydychanym powietrzu Pierwsze badanie 0,19 mg na lit, Drugie badanie 0,21 Trzecie badanie 0,16 mg Czyli widać, że malejąco Zostałem skierowany na badanie lekarskie oraz psychologiczne i 19 kwietnia mam badanie, a tydzień wcześniej, w weekend mam rodzinną imprezę I czy mogę sobie pozwolić na parę kieliszków mocniejszego alkoholu Abym spokojnie mógł się wybrać na to badanie za tydzień Czekam na odpowiedź, pozdrawiam I tak szczerze Mam tutaj wybitnie mieszane uczucia, no jeżeli widz naprawdę nic nie pił wcześniej, to być może te parę kieliszków niczego w badaniach nie pogorszy, w tym WOMP-ie badania wątrobowe wyjdą ok, ale świadczy to bardzo słabej woli mojego widza, chcącego swoją decyzję podeprzeć jakimś yy, opinią eksperta, prawda? jeżeli w ogóle takim Jestem, no, yy, znam wiele ze swojego życia i imprez, kiedy szedłem tylko na jeden kieliszek Prawda, zaczynało się od jednego kieliszka, a potem już nie, że tak powiem, człowiek nabrał typowego smaku, smaka jak to mówią No i po prostu na drugi dzień ciężko to yy, odchorowywał No i później, znając taką słabą wolę mojego widza, na pewno się znajdzie jakaś wymówka do prowadzenia pojazdu będąc tak zwanym wczorajszym, a nuż się uda, prawda a nieszczęście, gotowe, tym bardziej nasi dzielni policjanci muszą wspomóc budżet, bo ktoś a nie pokaże palcem, kto za te 500 plus musi zapłacić Tak więc zdecydowanie odradzam, ale bardziej w imię pryncypialności moich zasad i wyciągnięcia wniosków z poprzedniego zdarzenia niż takiego faktycznego pogorszenia się wyników na badaniach WOMP Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia Lekarz specjalista medycyny transportu jeżeli masz coś do powiedzenia w temacie zbliżające się badania w WOMP a impreza tydzień wcześniej, czyli nawet impreza tego samego weekendu wcześniej, napisz coś w komentarzu do tego wideo Wierz mi, często kierowcy są brani po weekendzie no są tak zwani wczorajsi lekarze z WOMP mają oko na, na, na takich ananasów, prawda? I no, odradzam, odradzam, odradzam, odradzam, potraktuj właśnie zdarzenie, że Cię złapano, że Ci przypierdzielono ileś tam mandatów, jakieś kary, zakaz prowadzenia pojazdów, jako podstawę, jako coś, z czego wyciągnąłeś wnioski i po prostu zmieniłeś swój styl życia.